Hejka kochani, witam was na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was z Q&A z okazji 50 subskrypcji na moim kanale Bardzo dziękuję wam za te wszystkie subskrypcje i chcę powiedzieć, że aż 60% osób nie subskrybuje mojego kanału albo na moje film. więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to, to zachęcam do zrobienia Jeżeli i film dzisiaj się chodzą, to w łapkę w górę No i ja przechodzę już do Q&A Oczywiście, pytanka są z mojego Instagrama, na którego bardzo serdecznie zapraszam, bo jestem tam dość często Więc... Tak. Pierwsze pytanie Ulubiona piosenka? Moja ulubiona piosenka? Um, wydaje mi się, że jest nowa piosenka Sobla Soba? soba, Whatever um, Jak to było? Się, um, jak to zapomniałam Piołkowy Tak Uwielbiam Masz świeżaka. Mówiłam to już w filmie na moim kanale. Gdzieś powinniście mieć odnośni. Postaram się, żeby tak było. A mam dwa psy. Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie? No, najczęściej to, jak mam wolny czas, oglądam Netflixa. Co sądzisz o K-popie? Jakby. Wiem, że jest taki styl muzyczny, styl muzyczny. No wiecie, taki ciekawok Nie wiem. Ale mm, nie słucham. Nigdy nie, nie słuchałam, więc nie, nie, nie, nie wypowiem się na ten temat. I w ogóle możecie napisać, bo, e, czy wolicie, nagrywa na białym te czy na czarnym tle? Nie wiem dobra. Napisz w komentarzach. Zrobisz rundur. Aktualnie mój pokój jest. Ni remoncie, więc mm, jak na razie to nie przewiduję takiego odcinka, ale w przyszłości na pewno kiedyś będzie. Więc czekujcie, kiedyś, kiedyś na pewno się pojawi na moim kanale. Gdzie chcesz iść dalej do szkoły? Hmm. Kiedyś, znaczy kiedyś, jakoś 6 miesięcy temu powiedziała, że chciałabym iść do technikum, technikum, technikum informatycznego. Techniki informatyki? Wiecie o co chodzi, nie? Do kasy wojskowej, ale niestety no nie mogę, bo widzę jedno oko i. No, wiecie, jednak jest to kasa wojskowa, więc. Kim chciałabyś być w przyszłości? Ha. to jest ciężkie pytanie. Chciałbym, kiedyś bym odpowiedziała, że chciałabym być snajperem, snajperką czy po prostu być w wojsku, whatever ale no, no niestety widzę na jedno oko i mam za więc no niestety Zdane czy stacjonarne tutaj pewnie chodzi o lekcje no to na pewno wolę stacjonarne, bo się więcej nauczę ale teraz jakbyście wrócili do szkoły to nie, nie, nie. Lubisz sport? Czy lubisz sport? Hmm. No. Nie przypadam zbytnio, jakby. Jak już wolę żyć sama dla siebie, niż w szkole, gdzie muszę, jakby wiecie. Jeżeli miałabyś zamienić się z jakąś osobą na jeden dzień, to jaką? Hmm. Jest to ciężkie pytanie, ale tak bardziej z osób sławnych to wydaje mi się, że to byłaby Meeple Brown bo wiecie, ona to jest jednak yy, jedna z y, bardziej półtastolatek nastolatków i... no, ciekawie by było, na pewno a jeżeli nie wiecie, kto to jest, no to jeżeli oglądaliście lub słyszeliście o, Str o Stranger Things to właśnie ona jest ze Stranger Things a tam jest 11, 11, 11 whatever a, Masz jakiś plan na przyszłość, jak tak to jakie? Um, na pewno bym chciała dalej rozwijać się tutaj na, na moim kanale, na moich social mediach, na które, na które Was serdecznie zapraszam. Linki macie w opisie. No i w sumie jakichś planów to nie mam. Co będzie, to będzie. Skąd wziął się pomysł do działania na YouTube? Skąd się pomysł? No... Jakoś było to jedno z moich marzeń Kiedyś to powiedziałam na TikToku I... No i Maja i... Ola? Ola? Chyba tak, nie pamiętam Przepraszam bardzo, nie? Um, no jakby... zmotywowało mnie, żebym założyła tak, Znaczy, kanałkę miałam już, wiecie Ale nie jak dla na nim, Więc... Jakoś się stało także i mam już 50 subskrypcji Miesiąc Bo jak wy to oglądacie, to już jest równo miesiąc od pierwszego mojego filmu Wow! Twój ulubiony posiłek? Hm. Mój ulubiony posiłek jest to żurek mojej mamy Z jakiego województwa jesteś? Ja jestem z województwa wielkopolskiego Przez masz takie oczko, piękna jesteś Mm, bardzo dziękuję, naprawdę nie? Tak, Kiedyś, kiedyś byłam hejtowana przez moje oczy Jak widzicie lub nie Teraz widać Stawiam so, ja gdzieś tutaj zdjęcie, gdzie to bardziej widać I mam dwa inne oczy e, No mnie ja się urodziłam Z dwoma innymi oczami Kiedy masz urodziny? Mówiłam o moim pierwszym odcinku Więc jeżeli nie będę iść, serdecznie zapraszam ale mam urodziny 1 sierpnia. Od ilu lat się malujesz? To pytanie mi zaświeszyło troszeczkę. No bo hmm, co, ja jedynie co robię, jak hmm, maluję się, no to robię sobie brwi takim żelem i rzęsy Góry czy może? Hmm, Daj mi się, że może, bo jednak ja mieszkałam długi czas nad morzem. Nad morzem. Bo jej tylko w polski. polskim. Pomorskim. No i. No i jakoś. Często byliśmy nad morzem, więc wolę bardziej może. Czy byłaś w kimś, kiedyś szalenie zakochana? <grym> przepraszam, przepraszam. muszę przypływać, to jest poważniejszy trochę film. Czy byłam kiedyś, kiedyś w kimś szalenie zakochana? Hmm. Nie. Nie masz rodzeństwa. I to też mówiłam. Um, mam tylko rodzeństwa, dwie siostry i brata. Miałaś sytuację, w której się bardzo zawstydziłaś. Um, jako już moje życie nie jest ciekawe, tym bardziej teraz. No, no to nie miałam takiej sytuacji. Przepraszam się tak śmieję, ale nie wiem. Oglądasz anime? Tu mam w ogóle pytanie od Martynki Bardzo cię też się chcę, że pozdrawiam Jeżeli to oglądasz oczywiście Czy oglądam anime? Nie oglądam anime, to znaczy jeżeli mi wyskoczy, pokaże mi się anime na TikToku Właśnie matynę, No to obejrzę sobie, ale tak sama siebie raczej nie Jesteś w śwandomie fandomie typu FNAF Elwood Undertale. Chyba tak. <głos> nie wiem. Um, nie, nie, nie. E, Czy ktoś ci pomaga w robieniu e, filmów? No, niestety nikt mi nie pomaga. Wszystko robię sama, wszystko sama montuję, wszystko sama nagrywam. Ale jeżeli ktoś chciałby mi pomóc, chociażby przy robieniu miniaturek, to możecie do mnie pisać na Instagramie z miłą chęcią. Um, z moją chęcią Co nie miałam powiedzieć Będzie mi bardzo miło Jeżeli ktoś byś chciał mi pomóc Bo to nie jest takie proste Ja myślałam, że zajmie mi Montowanie odcinka no Jakieś 20 minut Ale to tak Nie, nie, nie Podziwiam wszystkie osoby, które montują filmy codziennie To jest Mega ciężkie, naprawdę i zajmuję bardzo dużo. Czasu. Jaki kraj chciałabyś zwiedzić? Mam takie w sumie dwa kraje. Chciałam zawsze, znaczy zawsze, od jakiegoś czasu jechać, lecieć do Hiszpanii. Tam jest, tam, tam jest jak wiecie na kolorowo. A no ja też uczę się hiszpańskiego, więc fajnie by było, bo mi się trochę jeszcze bardziej podłoczyła hiszpańskiego. A drugim krajem jest takie, większość osób tam chciała lecieć, tam być i w ogóle. Um, Samy zjednoczone Co lubisz najbardziej robić? Co lubię najbardziej robić? Było podobne chyba pytanie Nie pamiętam um, Najbardziej No to ja często nagrywam tiktoki i dość lubię to Też lubię nagrywać filmy dla was No i, i jak mówię. Netflixa Ale jakby to jest tak, że Obejrzysz się ten odcinek e, jakiegoś serialu i to już jakby to się samo zmuszę, żebyś obejrzał kolejny to nie jest tak, wiecie Ulubione kwiaty To jest takie pytanie w sumie Ja Nie dostaję dużo kwiatów i jakby nie mam jakichś swoich ulubionych Ulubiony kolor Ulubiony kolor Nie, ja, nie mam też swojego ulubionego, ulubionego koloru Koloru Kolor koloru? Koloru masz pana kupić jakąś kamerę? Jeżeli będę już większym youtuberem, większą youtuberką, to na pewno, ale jak na razie to nie, ja no, jakby. Jestem biednym youtuberem, więc nie staję jeszcze na kamerę. Czy jesteś wierząca? No, jestem wierząca, ale tak praktykująca. No to nie za bardzo. Ile masz wzrostu? G, jakby, wiecie, no możecie nie wiedzieć, to już mówiłam w ogóle o moim filmie Mówię to któryś już raz Ale jakby zadałam to pytanie moja siostra Mam 1,68 m, 1,69 m 1,70 m coś, coś w tym stylu, nie? No i... Oh wow, to wszystko wyrobiłam się tak, tak szybko Owa. Oh wow Sorry, nie? Ale ja... yy, myślałam, że stracę dużo czasu na montowanie tego jednak nie. No więc, a jeżeli zostawisz do końca w komentarzu, zostaw to, to tutaj się wyświetla. Zachęcam cię do za, zasubskrybowania mojego kanału. Tam, oczywiście, na dole. E, możesz zajrzeć w opis, polajkować jeżeli Ci się oczywiście film spodobał. No i co? No i e, a właśnie, jeszcze, je, jeżeli chcecie, jak, żebym coś nagrała jakiś film, to możecie pisać e, na diemach do mnie, na Instagramie albo w komentarzach po prostu e, na pewno, i jeżeli będę wiedziała że wie, większość osób to chce no, e, no to na pewno taki coś nagram no i co, no i chyba to wszystko nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału bo aż 60% osób tego nie robi więc zachęcam do subskrypcji mojego kanału no i, zostaw łapkę, powtarzam się, ale wiecie, chcę żeby moje filmy widział więcej osób, więc tak, a to wszystko Jak ja mam się pożegnać? Ja nie wiem, ja nigdy nie wiem jak ja mam się przywitać i jak mam się pożegnać Bye bye